Do ich przygotowania będziemy potrzebowali 300 g suszonych daktyli 90 g wiórek kokosowych 75 g płatków jaglanych 2 łyżki roztopionego oleju kokosowego 2 łyżki karobów w proszku i jeszcze trochę wiórek kokosowych do obtoczenia naszych kulek. Daktyle zalewamy wrzącą wodą i odstawiamy na około 30 minut. Do robota wrzucamy namoczone daktyle, płatki jaglane, wiórka kokosowe, karup w proszku, roztopiony olej kokosowy, i całość miksujemy do uzyskania jednolitej masy. Z tak przygotowanej masy formujemy kulki. Następnie obtaczamy je w piórkach kokosowych.